Na cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Hangout w zasadzie za ten wczorajszy, ponieważ były problemy z dźwiękiem. Natomiast y, odpowiem tutaj na pytanie y, o sytuacji widza, który oblał testy psychologiczne dwa razy i się pyta, co tu zrobić, żeby jak wybrnąć z tej sytuacji, czy się odwoływać, czy, czy robić coś innego. Czyli y, sytuacja wygląda w ten sposób, że końcem października nie zdałem testów psychologicznych na kierowcę, za cztery dni poszedłem do innej pracowni, poinformowałem psychologa, że nie zdałem i tych drugich też nie zdałem. Jak wygląda sytuacja, kiedy mogę ponownie podejść? I proszę o odpowiedź, y, pozdrawiam. Żeby było jasne, tutaj raczej obie pracownie zgłoszą te oblane psychotesty do starosty, także już coś tam, problem będzie. Natomiast pada pytanie, kiedy można podejść do kolejnych badań. I tutaj są dwie okoliczności, prawda? Można się odwołać od któregoś z tych orzeczeń. Chyba jest na to dwa tygodnie. No i z dużym prawdopodobieństwem, jak pójdziesz do WOMP-u, to również oblejesz, prawda? Ale jest taka sytuacja ciekawsza trzecia, przepraszam druga, że odczekujesz dwa tygodnie i szukasz kolejnego psychologa, żeby zdać. Pytanie teraz, czy się przyznawać, czy się nie przyznawać do tych oblanych testów psychologicznych no, może tutaj psycholog być nieco uprzedzony, prawda, do, do takiej sytuacji, że ktoś coś oblał, natomiast problem jest inny, że no, testów psychologicznych za bardzo się nie można wyuczyć i w tym momencie podejdziesz trzeci raz i również możesz oblać. I raczej powiedzmy nie jest ta sytuacja dla Ciebie taka komfortowa, prawda, że być może się na tego kierowcę nie nadajesz. Prawda. Także tutaj masz takie przykre obrazki, jak Pani psycholog coś tam przepytuje danego zioma. Niestety często się idzie do psychologa niezbyt wypoczętym, prosto z trasy, no i te testy też nie wychodzą jakoś sensownie, prawda? Tutaj kolejny jakiś tam pan męczy się u psychologa, aczkolwiek to jest bardziej jakiś chyba psychoterapeuta. No i mówię, nie każdy nadaje się na kierowcę, no niestety Mówię tutaj bardziej o kierowcy zawodowym, prawda? Teraz mam pytanie, jeżeli ktoś mnie ogląda, to niech mi da znać, czy, czy mnie słychać. Jak mnie słychać, to lecimy dalej z koksem. Mówię, badania psychologiczne kierowców to są czasami zmorą dla niektórych i Widziałem kierowców, osobówek jeżdżących po 20-30 lat. Idzie na, idzie na psychotesty, dostaje małpiego rozumu i potem jest sytuacja tutaj taka jak na załączonym obrazku. Jeżeli masz jakieś pytania, to jest okazja, żeby je teraz zadać coś tam odpowiem. Natomiast, jeżeli pytań nie ma, to dalej lecimy z kolejnym pytaniem, a mianowicie yy, Witam Pana serdecznie, piszę do Pana w takiej sprawie, aby Pan mógł ocenić mój problem. Co sądzi Pan o moich wynikach wątrobowych, które wysłałem w załączniku? Dostałem orzeczenie negatywne. Wydaje mi się, że badania wyszły dobrze. Mam delikatnie podwyższony poziom trójglicerydów, na które się leczę od jakiegoś czasu i mam to udokumentowane. Alkoholu nie spożywam od roku. Nie wiem, co teraz robić. Mógłby Pan podpowiedzieć, po czy mam zrobić odwołanie, czy mam nie zrobić, prawda? I powiem szczerze, że aż się zdziwiłem, ponieważ no, wyniki, wyniki tegoż to człowieka są nazwijmy to dobre. Tutaj jest nieznacznie podwyższony tam jakiś poziom enzymów wątrobowych, natomiast no, uczciwie też trzeba przyznać, że bez znajomości, całości problemu, trudno tutaj poradzić, prawda? Ponieważ to, że ta dana osoba nie spożywa alkoholu od ponad roku, to nic tutaj mi nie pisze, że ma jakieś zaświadczenie od terapeuty, że nie jest alkoholikiem, czy nie jest osobą uzależnioną, nie wiadomo, nie wiadomo, co tak naprawdę się z nią działo wcześniej, żeby można coś tutaj sensownego doradzić, prawda. Może tam puściła jakiegoś grzmota na, na tym, na badaniach, coś tam powiedziała głupiego. No, także mówię, to, że masz wyniki wątrobowe dobre, to nie oznacza, że z jakiegoś tam powodu nie dostaniesz y, orzeczenia negatywnego, prawda? Mobilny wrak kilka lat temu dostałem negatyw za psychotesty i medycynę pracy. Jak zaniosę zdane testy do urzędu, to oni, czy to nie je uznają? Czy ci lekarze, y, co wystawią pozytywne orzeczenie, muszą sami wysłać do urzędu? Z tym wysyłaniem do urzędu to jest tak trochę sprawa, sprawa niejednoznaczna, prawda, bo jeżeli zdajesz na prawo jazdy, to tak, prawda, psycholodzy też muszą, mają obowiązek powiadomić Wydział Komunikacji, że było orzeczenie negatywne, ale to jest to orzeczenie negatywne z, z ustawy o transporcie drogowym lub z kodeksu drogowego, natomiast z medycyny pracy to lekarz nie za bardzo ma obowiązek wysyłać, prawda? Chociaż no mówię, też by, by trzeba dokładnie sprawdzić całą twoją sytuację, prawda? Także jeżeli ci, co parę lat temu nie yy, ci badali na tą medycynę pracy i te psychotesty nie wysłali nic do Wydziału Komunikacji, bo tak, tak czasami się zdarza, to niestety yy, masz szansę. Znaczy, stety masz szansę, a jeżeli wy, nie wysłali, to Wydział może się tam trochę Wydział Komunikacji może się tam trochę y, bujać, prawda? Jeszcze, już momencik, y, ostatnie pytanie, y, a mianowicie pytanie o kurs reedukacyjny. Witam Panie Doktorze, mam pytanie, czy kurs reedukacyjny muszę robić w ORDzie, czy mogę zrobić taki kurs u psychologa od uzależnień przychodni w swojej miejscowości? skąd skierowania w załączniku. No kurs reedukacyjny prowadzą tylko wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. To nie jest tam tylko psycholog, po prostu z urzędu. Nie ma to łażenia gdzieś tam po jakichś prywatnych przychodniach. I przypomnę tylko, że zgodnie z artykułem 99 ust. 1 ustawy i tak dalej o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. I jeszcze raz przypomnę, Kurs reedukacyjny prowadzi tylko WORT, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Oczywiście o takiej decyzji o skierowaniu na kurs przysługuje ci odwołanie, ale nie wiem czemu tutaj ten widz się boi tego kursu. Polega to tylko na jakimś tam odsiedzeniu dnia czy dwóch dni. No i niestety wysłuchaniu tam czegoś i tyle. Natomiast tutaj jeszcze padło pytanie o badania lekarskie. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie badań. Czy badania lekarskie muszą być z, z, zrobione tak jak y, wskazane w skierowaniu, czyli WOMP Rzeszów, czy też mogą być zrobione w innym WOMP-ie, prawda? Czyli jeżeli robisz to w danym WOMP-ie na terenie danego województwa, Czyli na przykład Wąb we Wrocławiu ma pod sobą takie trzy, nazwijmy to podwąpy, prawda. Czyli pierwszy to jest w Lubinie, w, Zielone, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu chyba, czyli są trzy, prawda. No i tam chcesz, nie chcesz do Wrocławia, jedziesz do Jeleniej Góry i sobie załatwiasz, prawda. Czyli załatwiasz, czyli w sensie nie, że załatwiasz za pół litra, czy za łapówkę, tylko po prostu jedziesz i załatwiasz sprawę, będąc, poddając się badaniu, prawda. Czy jeden WOMP jest lepszy od drugiego, to trzeba sprawdzić tam, szukać w internetach jakichś tam informacji, prawda. No i tyle. Jeszcze raz przypomnę, że badania lekarskie za Zajazdy po alkoholu muszą być w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Badania psychologiczne mogą być prywatnie, ale WOMPy też takie robią. Czyli jak chcesz sobie od razu ułatwić, albo być może utrudnić sprawę, to idziesz do WOMP-u, robisz komplet. I ostatnia rzecz, kurs reedukacyjny, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, prawda szkolna, redakcyjna, 8 godzin, po 6 godzin wychodzić, wystarczy być. Dokładnie właśnie czasami brak wiedzy tutaj jest taki, że ktoś się boi jakiegoś tam zasranego kursu. Jeżeli już się bać, to badań lekarskich w wąpach prawda? U nas Szczecin i Koszalin. Dobra, słuchajcie, w zasadzie to na tym bym skończył. Jeżeli ktoś coś ma jeszcze ciekawego do powiedzenia, to niech zada pytanie pod tym wideo, to już oczywiście jak oglądasz w powtórce, możesz tutaj, w zasadzie tutaj, prawda, tutaj na czacie też coś tam napisać jeszcze, no i powoli, powoli kończymy, prawda. Nie wiem. Co mam powiedzieć, ponieważ przyszedł do mnie ostatnio znajomy, który twierdzi, że według nowego taryfikatora mandatów brak gaśnicy i brak, znaczy chyba brak ważnej gaśnicy i brak apteczki samochodowej to jest mandat 500 zł, prawda? Także jeżeli masz nieważną, nieważną gaśnicę i brakuje Ci apteczki to. Jak już policjant nie będzie się miał do czego z drogówki dopierdolić, to to się dopierdzieli do y, braku apteczki prawda, i braku, braku ważnej legalizowanej gaśnicy. Także tutaj, żeby jeszcze wszystkich postraszyć, niestety panie psycholog, owszem czasami są urodziwe, ale niestety człowiek musi trochę pomóżdżyć i trochę kłopotów, trochę kłopotów może być. Dobra, na tym kończę. Dzięki tutaj mobilny wrak, dzięki szkolna. Jeżeli oglądasz powtórce, to skomentuj to wideo gdzieś tam. No i myślę, że na dzisiaj wystarczy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia wkrótce.